Duża ryba, Brownstone Park. Dobrze, chłopcy, proszę do mnie. Jak zwykle ostatni, co Humphrey? Hmm. Słuchajcie, jak usłyszycie dźwięk gwizdka, zaczniecie łowić ryby. Znowu położyłeś sprawę. Dobrej, Jutro masz termin zapadnięcia w zimowy sen, dlatego nie dużą rybę, bo to będzie Twój ostatni pośmiech przed przerwą. A nie chcę, żebyś mi całą fasolkę fasolka w zeszłym roku! <śmiech> tak, tak, tak, tak! tak. Czy wyraziłem się możliwie jasno? Masz złapać wielką rybę, bo inaczej zdechniesz z głodu. <śmiech> Powodzenia! Bierze ryby. Duża ryba.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 Okay. Nie podglądaj gości Idź złapać rybę Gdzie ja pozostawiłem? O, właśnie! Hmm. 재미li Фу, фу, фу, I'm <laughs> sorry. Kolacja. Fasola. O, znów fasola. O, lece ryby spadają z nieba. A, delicje. O, delicje. O, fasola. O, fasola. fasola. Vielen Dank.